Wyczytałam wczoraj w internecie, że są darmowe wycieczki tutaj po salonikach, trzeba tylko zabukować miejsce, więc zarezerwowałam wczoraj i punkt spotkania jest tutaj ta knajfeczka. zgodnie z naszą tradycją, najpierw zaczynamy zwiedzanie od pralni, więc idziemy znaleźć pralnię, a więcej zwiedzania prawdopodobnie jutro. O tu, ten słusz jest napisany Ty, no to może stój, to ja wyrzucę te rzeczy Sam ten kawałek dalej Ja pójdę, to ty zostań w samochodzie jest, wait, wait, wait, przesuń mi się A, bo to jest no, no dobrze, nie, nie no ale na brano, chwilę Przecież ile to, tylko wrzucimy pranie i można odjechać Nie, nie ma brano. Jakby co tu powiemy Denka Talaweno. Nie rozumiemy nic. Walka kosztuje 5 euro no to my sobie tu wrzucimy do pralek tam można właśnie rozmienić pieniądze w tamtej maszynce tak więc ekstra no to lecimy skupem ja tu mam tu posegregowane kolorowe Ino, jest No, Polonia. Ah, oh? Polonia. Ah, Jak kiedyś będziecie w Grecji, to koniecznie trzeba przyjść na szuflaki, to znaczy to jest takie mięso jak a w placku pita. Ale oni mówią na to gyros me pita, tak? Czyli mięso giros z pitą. Tak? I słuchajcie, no jest rewelacyjne. Te są ogromniaste i zapłaciliśmy 5 euro za sztukę, ale, ale no, to koniecznie trzeba po prostu koniecznie koniecznie zjeść. Znaczy No, było dobre, ale nie takie super dobre, jedliśmy lepsze, w Albanii też je sprzedają i w Albanii były po prostu za ale ja pamiętam je z Grecji jeszcze z czasów jak tu mieszkałam i po prostu są miejsca, gdzie można zjeść bardzo dobre, więc będziemy szukać i mam nadzieję, że znajdziemy, a póki co ja zrobię sama w domu, bo teraz tak się już napaliłam, że po prostu zrobię sama w naszym obozie i na pewno będą lepsze. Ale przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć, że jak będziecie gdzieś w restauracji, to nie zamawiajcie wody. To znaczy, jak zamówisz wodę, to Ci przyniosą taką wodę w butelce plastikowej i za to musisz zapłacić. Natomiast jak nie zamówisz wody, to oni tak zawsze do każdego zamówienia przynoszą butelkę wody schłodzonej. A, no to taka kranowa, No, ale po prostu wiecie, no jak tam kto woli. A, dla mnie jest ok. What is this? Is this? <laughs> It's our home. Yes, I know. I can understand it uh -huh. very like, well. We need to pay, yes, yes. through How this. How long you stay here? Um is, three, three hours. Uh, three hours. Okay. Uh, copy this and your uh, uh, plates uh -huh. and go to uh, this shop, copy yeah. the red one. The for, uh, for all. Yeah. And uh, tell them uh, the your plates Kolonia, kolonia, ja, ja, ja, ja, ja, Polonia. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Wyczytałam wczoraj w internecie, że są darmowe wycieczki tutaj po Salonikach Trzeba tylko zabukować miejsce, więc zarezerwowałam wczoraj I punkt spotkania jest tutaj ta knajfeczka no, tak więc żeśmy przyszli na czas I mam nadzieję, że za chwileczkę tutaj się ktoś pojawi i nas oprowadzi po mieście Hi, are you the person? Yes? Alright czekamy jeszcze na 8 osób mi się wydaje, że tutaj e, ci panowie ale słuchajcie jaki jest mały świat jedne tutaj są dzieci, które się świetnie bawią ale niestety dużo krzyczą Mały świat, bo ta dziewczyna, która nas będzie oprowadzać, ona jest studentką i ona słuchajcie studiowała w Polsce w Toruniu, była na Erasmusie. No. So welcome aga Saloniki. One more time, my name is Fenia and today we're going to have a walk around the city center. I'll tell you something in order to get a, better, a deeper understanding of the whole history of the city. I of coś tego, bo będziesz pytana Ciekawe ile Bella zapamięta Saloniki to jest miasto, które zostało sztucznie stworzone czyli nie tak jak normalnie z reguły miasta się rozwijają że zasada rośnie, rośnie, rośnie nie, tutaj zaplanowano, że w tym miejscu będzie miasto i fajnie widać jak łączą się tutaj te style w ogóle miasto ma burzliwą historię ale świetnym przykładem jest ten plac plac Arystotelesa, co słyszeliśmy gdzie na przykładzie tego po budynku pokażę wam gdzie na dole mamy greckie kolumny, potem mamy łuki jak w Rzymie, a potem na samej górze mamy dekoracje, istnie prosto z Otomańskiego Imperium. Naprawdę warto w Tesalonikach zatrzymać się na chwilę, nie za długo, bo to jednak jest dość duże i ruchliwe miasto, ale bardzo ładne, więc ma to coś w sobie. Warto, warto, jest dużo historii, więcej niż się spodziewałam. Zabytków nie ma dużo, bo jednak to są rejony bardzo narażone na trzęsienia ziemi i większość no, niestety nie przetrwało do dzisiejszych czasów. No, ale to co jest, no to wystarczy, żeby troszeczkę nasycić oko, tudzież, ducha, jeżeli ktoś lubi właśnie jakieś historyczne takie elementy. Mamy tutaj zwiedzanie miasta, a tu się gościu pięknie śpi po prostu i nic sobie nie robi. rzeczy o tym, co w Dziękuję bardzo! Dziękuję! No powiem Wam, że fantastyczna ta wycieczka. Bardzo fajnie było przejść z przewodnikiem, więc gorąco polecam. Link będzie w komentarzu. Myślałam, że Wam pokażę, jak ta rozsądna wygląda w środku, ale słuchajcie, to są płatne bilety i widzę, tutaj jest 15 euro no słuchajcie, to jakby tak chciał wszystko zobaczyć co tutaj w Salonikach jest, to 200 euro co najmniej to razu Wam mówię z zbani, bo jest faktycznie dużo do zobaczenia mimo, że początkowo wydawało mi się, że nic tu nie ma przynajmniej niewiele, a jednak po prostu jest i naprawdę polecam takie wycieczki jak możeśmy byli, czy tam płacicie, czy nie, to nie ma znaczenia chodzi o to że ta osoba weźmie Cię w najlepsze miejsca i naprawdę powie to, co jest ciekawe dużo ciekawostek nie szło oczywiście wszystkiego, zapamiętam tyle informacji ale na temat tego budynku pamiętam, że właśnie Rochonda została zbudowana jako monument, magzuleum tak? przepraszam mauzoleum, ale nigdy jako mauzoleum nie została wykorzystana została zmieniona na kościół, potem na meczet dlatego jest tam jeden minaret bo była meczetem, a potem znowu zmienili na kościół, ale nie zburzyli tego minaretu i teraz zostało to jako muzeum, no to więc teraz wiadomo jest w takiej części jak jest w środku były wspaniałe freski, które niestety w momencie gdy zamieniono kościół na meczet to wtedy te freski pokryto, bo jak wiecie w meczetach nie może być żadnych wizerunków ludzi no tak więc tutaj w drugim miejscu was, zaraz Wam też powiem o niszczeniu zabytków zaraz przejdę dalej Brama Galeriusa niestety historia każdego kraju w jest pisana i to co dzisiaj chodzimy i podziwiamy to zostało wybudowane po kolejnych podbojach i na upamiętnienie zdobytych, po prostu, nowych ziemi i nowych ludów. A potem, bo po tym Galeriusie był inny władca, który oczywiście zgładził tamtego i chcieli, wiecie, wymazać z historii jego dokonania i postanowili tutaj trochę poprawić. I w ten sposób to, co widzimy tam na kamieniach, nie ma twarzy, tak? Wszystkie wszyscy ci wojownicy, wiecie pomyśleć by można było, że po prostu czas zrobił swoje i po prostu te kamienie, no już ten wzór nie jest taki dokładny, ale nie, oni to zrobili po prostu celowo tam gdzie były twarze, to wszystko to po prostu zakryli, żeby nie było widać, kto to był żeby nie było móc rozpoznać rys, rysów twarzy a i w ten sposób można sobie przywłaszczyć cudze zabytki no i tak to wszystko za mną jedna z najbardziej znanych atrakcji w Tesalonikach, Biała wieża, która w ogóle nie jest biała i nigdy biała nie była Wręcz przeciwnie, kiedyś była czerwona Ale nie nazywano ją czerwoną wieżą Była czerwona dlatego, że ta wieża służyła jako więzienie Tam na górze ścinano ludziom głowy I potem machano tą głową ku przestrodze innym a potem rzucano te głowy, więc całe te ściany tej wieży były po prostu umazane krwią. Później stwierdzili, że to nie wygląda za dobrze i może by coś z tym zrobić. I zdecydowali się, że jak ktoś chce, może się oswobodzić przez malowanie tej wieży. I dano białą farbę na linach, prawda, i można było tą wieżę malować, więc kilku śmiałków Wzięło się do roboty, kilku niestety no, zadania nie przeżyli, ale ci, którzy przeżyli, dostali oswobodzenie eee, i od tamtej pory wieża nazywa się białą wieżą. No tutaj oczywiście wstęp też jest płatny, ale nie jest drogo 6 euro, no bo cóż to może być. Ale więcej, ja tutaj zobaczyłam, że w tym miejscu można kupić taki bilet combined, taki kombi ticket, który za 15 euro ma 4 atrakcje ma tą rotundę, którą widzieliśmy wcześniej wieżę i jeszcze dwa muzea tak więc to jest bardzo dobra cena tak więc bardzo trzeba szukać, czytać i itd. ja nie szukałam, bo po prostu ja dzisiaj nie byłam nastawiona na zwiedzanie jakichś muzeów płatnych atrakcji ale to jest, zwróćcie uwagę, jak będziecie w Grecji, w jakimkolwiek mieście na godziny otwarcia, bo nie zawsze to jest cały dzień bardzo często to jest tylko rano a w niektórych miejscach mają rano, potem przerwę na lunch i po południu. Tak więc różnie to bywa, więc trzeba sprawdzać. Nie mam pojęcia o co chodzi, z jakiej okazji, ale dzieciaki mają śmień już Słuchajcie, ale pan. weźliśmy tutaj fajne miejsce jest zejście do wody tam e, ale ja już nawet nie mam siły iść ale zaraz i tak pójdziemy bo będziemy się kąpać to jak już założę swój płytę drugi raz, dwa razy nie dam rady bo po tym już całym chodzeniu po tych Tesalonikach to po prostu o po moja no ja to taki krótkodystansowiec jestem trochę kawałek trzeba iść, no ale trudno nie zawsze można mieć wszystko pod domem o, tutaj jest zrobiony jest taki grusz, kanał nie wiem jak to nazwać a sobie ten wygodę. tam podoka. świeża woda tak więc sobie nabierzemy świetlanej wody i wiecie co tu tak siedzę i pachnie mi tak, a do mięta rośnie. Nie jest dużo, ale tam pełno jest takich. Będzie miętowa herbata. Tak, ojciec pojechał po samochód. Postawimy się tu. Are you okay? zawsze jak jesteśmy w takich spokojnych miejscach jak tutaj to po tym, jak sobie odpoczniemy jeden dzień to potem robimy taki dzień gospodarczy Ech. tak, my też musimy sprzątać dzisiaj żeśmy wyciągnęli wszystkie bety a podkurzali a wietrzymy pierzyny, wiecie materac się suszy bo raz na jakiś czas to naprawdę trzeba przewietrzyć mycie lodówki ja nie cierpię, ale no co trzeba zrobić, no samo się nie zrobi tak więc jutro będzie można już jechać czystym, pięknym, nowym autem i dalej odkrywać piękną Grecję O, tutaj ucinam troszeczkę uwaga bo muszę jedną ręką ostatnio nawet kupiłam herbatę miętową w sklepie bo bardzo lubię ale to no taka do dupy w ogóle a ta jest przepięknie pachnie bardzo aromatyczna tak więc troszkę sobie nazrywam posuszymy a wiecie że suszona mięta w ogóle zioła suszone są bardziej aromatyczne niż takie świeże przynajmniej mięta, tak? Ja nie lubię z takiej świeżej mięty, a suszoną uwielbiam. A on spróbuje, co mi ten pasterz ofiarował, ten placek. Widzę, że są jakieś barodzynki, hmm, twarz hmm. hmm, wiecie co? O no cóż no to postanowiłam zrobić moją wersję Girosme Pita. <śmiech> no jak widzicie jest ogromna różnica. Ja daję bardzo dużo warzyw, bardzo mało mięsa A chlebek pita lubię raczej osobno, podsmażony na patelni, na oliwie z oliwek No, tak ja lubię I smakuje wyśmienicie No tak nas te meszki po prostu jakiś koszmar normalnie Słuchajcie, no tak jestem cała pogrzeziona, ale to wszędzie Na szyi, po prostu Nawet tu, gdzie włosy e, już rosną Całe ramiona, całe nogi Po prostu nawet tak sobie myślę Ja nie wiem, czy to po prostu Tu widać na filmie Ale wiecie co, no Aż wczoraj głupio było iść do miasta Bo to wygląda jakby człowiek miał jakąś ospę Albo nie wiem, ten monkeypox Ten nowoczesne co wymyślili dziadostwo ale to nic, jak to wygląda, tylko po prostu swędzi, że spać nie można po nocy. Po prostu w ogóle już... I ile to może być, nie? To już trzeci dzień dzisiaj, a swędzi wcale w ogóle nie swędzi mniej. Więc już nie wytrzymałam. Wczoraj poszłam do apteki i kupiłam a, jakiś taki, wiecie, na a, kojący po ukąszeniach. O, bardzo dobry pani powiedziała, że bardzo dobry jest. Tak. Bardzo dobry. 6 euro, mniej w kieszeni i gówno po prostu. W ogóle żadnej reakcji, żadnej różnicy. Jedyne co przynosi ulgę, trochę jak, to jak się wejdzie do lodowatej wody To wtedy po prostu to tak schładza i po prostu jest z jakiegoś powodu, no tak Wtedy nie czujesz, no ale to nie czujesz na pół godziny może Wypadało co pół godziny łazić Albo siedzieć cały czas w wodzie Nie wiem, nie wiem macie jakieś sposoby? jest taka prawie głębokość, że akurat tam, gdzie jestem pogryziona, mi wystarczy. O, jak tak przykucnę i trochę więcej wody się zbierze. No i tak tutaj moczę. Te nogi. Nogi najgorzej swędzą po prostu. Rany. Zawsze coś. No, nie ma tam że same radości podróżowanie to sama sielanka o nie, wiem. tinder gate because if you're from Thessaloniki or if you live in Thessaloniki your first date must be there all of my first dates were there as well this is a meeting point for everyone from the 4th century till today it was built also in the year 304 cholera, trochę się spóźniłam, słuchajcie, bo <coughs> o mały włos nagrałabym wam potwierdzenie tego, co mówiła nam przewodniczka ta brama, pod którą tutaj stoję w tej chwili, nazywa się bramą Galeriusa ale młodzi nie nazywają ją Bramą Galeriusa, tylko nazywają ją Bramą a, Tindera. Bramą Tindera, dlatego, że tu wszyscy umawiają się na randki. I przez chwilą uczyci, spotkali się, faktycznie dziewczyna rzuciła się chłopakowi na ręce. I czyje? Ale, ale trochę się spóźniałam z nagrywaniem.